Dzień dobry, nazywam się Łukasz Pawelski, jestem rzecznikiem prasowym Najwyższej Izby Kontroli, witam serdecznie Wiesława Motykę, dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Dzień dobry Państwu. Witam również Panią Magdalenę Gierlak, specjalistę kontroli państwowej oraz koordynatora ważnej kontroli dotyczącej otyłości i sposobu radzenia sobie z tą pauzującą epidemią. Dzień dobry. Tym podcastem rozpoczynamy serię nagrań, które mają na celu Państwu przybliżyć najważniejsze kontrole, które odbiły się szerokim echem opinii publicznej, właśnie dotyczącym funkcjonowania różnych aspektów naszego państwa. Dzisiaj zajmiemy się kwestią otyłości i nadwagi najmłodszych Polaków. Chciałem się dowiedzieć, Panie Dyrektorze, przede wszystkim skąd pojawił się pomysł na realizację takiej kontroli i jakie działania Państwo podejmowali w jej trakcie. Pomysł na kontrolę, no, tak jak inne pomysły, bierze się z nieustannego obserwowania i analizowania otaczającej nas, nas rzeczywistości, otaczającego nas świata i próby przekładania to na pewne zdiagnozowane problemy, które można poddać procedurze kontrolnej w procedurze, którą przewiduje ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli. I tak samo było w tym przypadku. Zainspirowani zostaliśmy tymi obserwacjami tego, co się dzieje, co widać na naszych ulicach, a także raportem, który został wydany z okazji Światowego Dnia Otyłości przez Światową Federację do Spraw Otyłości, która współpracuje z WHO i która jednoznacznie pokazała, że otyłość wbrew niektórym jeszcze opiniom nie jest jakąś wizualną niedoskonałością, nie jest defektem estetycznym, a realnym poważnym problemem społecznym, poważną przewlekłą chorobą, która wymaga skomplikowanego niejednokrotnie leczenia. I patrząc na naszą polską rzeczywistość, analizując nawet raporty dostępne w zasobach ministra zdrowia. Zadaliśmy sobie pytanie, jak nasze polskie służby, jak nasze polskie państwo reaguje, przeciwdziała i zapobiega tej pladze otyłości i nadwagi u dzieci. To co dotyka teraz no, praktycznie wszystkie kraje świata. Stąd tak w największym skrócie pomysł na tę naszą kontrolę. A teraz pytanie do Pani Magdaleny. Proszę powiedzieć, jakie są najważniejsze ustalenia kontroli? Najważniejsze ustalenie kontroli to określenie skali nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci i młodzieży. Podczas kontroli NIK na podstawie analizy dokumentacji medycznej ustaliliśmy, że prawie 20... 2% dzieci i młodzieży ma nadmierną masę ciała, 15% osób ma nadwagę, a 7% jest chorych na otyłość. Mhm. A jak wyglądała kwestia profilaktyki? Profilaktyki praktycznie nie ma w POZ-cie, w podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na brak czasu, lekarze poz u skupiają się na leczeniu chorób, a nie na udzielaniu świadczeń profilaktycznych. Ustaliliśmy podczas kontroli, że badania bilansowe, czyli podstawowe świadczenia profilaktyczne, które służą przede wszystkim wyłapywaniu Problemów zdrowotnych u dzieci i młodzieży z roku na rok są realizowane na niższym poziomie. W 2013 roku badania bilansowe wykonano u prawie 90% dzieci i młodzieży do, od 2 do 19 roku życia, natomiast w 2019 roku już u 60%. Dodam może jeszcze na wstępie, żeby podkreślić wagę tego ustalenia, który koleżanka stwierdziła, a więc tego zdiagnozowania ilości dzieci cierpiących na nadwagę i otyłość, że dane uzyskane przez nas w kontroli nie są danymi ankietowymi, nie są danymi szacunkowymi, a są to, nazwę to tak, twarde dane, które pozyskaliśmy w oparciu o materiały źródłowe, analizując dokumenty medyczną ponad 600 pacjentów w wieku od 2 do 18 lat, a więc mamy konkretne, bardzo mocne informacje o tym, jak wygląda waga i problemy zdrowotne tej kategorii, tej kategorii pacjentów. Stwierdziliśmy w kontroli, że przyczyn tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Po pierwsze braki kadrowe, ewidentne braki kadrowe, braki specjalistów, którzy mogliby sprawować opiekę nad młodymi pacjentami dotkniętymi tą chorobą otyłości i nadwagi. Po drugie braki finansowe i też może za chwilę w szczegółach tej kontroli powiemy w jak niewielkim stopniu finansowano i profilaktykę i leczenie otyłości i nadwagi ale jest jeszcze i trzeci powód, trzeci problem, z którym jako państwo się borykamy, czyli no niestety niedoskonała organizacja pracy służby zdrowia odpowiedzialnej za profilaktykę i leczenie chorób wynikających z otyłości i nadwagi. Myślę, że to są trzy takie główne powody, dla których i ta ilość dzieci dotkniętych chorobą otyłości jest przerażająca i dla których efekty działalności służby zdrowia są tak znikome. Czyli nie wystarczy po prostu dosypanie do worka środków finansowych? Moim zdaniem nie wystarczy tylko zabezpieczyć środki finansowe, bo trzeba podjąć jeszcze długofalowe działania związane z wykształceniem odpowiedniej klasy specjalistów w co najmniej kilku dziedzinach i przereorganizowaniem całej opieki zdrowotnej na skutecznie reagującą na stwierdzone przypadki nadwagi i otyłości. Bo konsekwencje tej choroby, stwierdzonej w wieku dziecięcym czy młodzieńczym, potem przenoszą się na osoby dorosłe i dotykają nas jako społeczeństwa w przyszłości i przynoszą też konkretne, wymierne, finansowe, społeczne, ale i gospodarcze konsekwencje. Przeglądając wyniki raportu, zwróciłem uwagę na sytuacje, w których to pomimo tego, że stan fizyczny dzieci był znany lekarzom, te dzieci, ci, Ci młodzi pacjenci nie zostali zakwalifikowani jako osoby wymagające pomocy w związku z otyłością. Chciałem zapytać, co było przyczyną takiego stanu? Otyłość jest to choroba przewlekła. Została ujęta w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób o kodzie E66. Mimo tego otyłość bardzo często nawet przez lekarzy nadal nie jest traktowana jako choroba, ale jako problem estetyczny. Dlatego też lekarze nie diagnozują choroby. Albo po prostu nawet jak widzą, że dziecko ma problem z nadmierną masą ciała, to nie chcą w żaden sposób urazić rodzica i nie informują go, że dziecko jego ma problem z otyłością. Na co zwróciliśmy uwagę? W informacji podkreśliliśmy ustalenie takie, że 7% rodziców Mimo tego, że zostali poinformowani, że ich dziecko jest chore na otyłość albo zakwestionowały postawioną diagnozę lub wprost odmówili podjęcia leczenia swojego dziecka i ta informacja została odnotowana w dokumentacji medycznej. W związku z tym mogą może być bardzo dużo takich przypadków, o których nie wiemy, że, że taki problem powstał. Problem otyłości i leczenie otyłości również wynika z faktu, że otyłości, nie leczymy przez podanie magicznej tabletki, przez zrobienie operacji. Natomiast jedyną metodą leczenia otyłości u dzieci małych i, i, i młodszej powiedzmy młodzieży jest zmiana stylu życia całej rodziny, więc jeżeli choluje dziecko na otyłość, to zmiany muszą zostać wprowadzone w rodzinie i wszyscy walczą z tym problemem. Dlatego też zmiana stylu życia, czyli więcej ruchu, zmiana nawyków żywieniowych nie jest taka prosta do wprowadzenia. I tutaj kolejny problem się nam pojawia, ponieważ z tego co koleżanka powiedziała wynika, że leczenie otyłości, leczenie nadwagi już niezależnie czy u dzieci czy u osób dorosłych jest wielopłaszczyznowe i wymaga współdziałania wielu podmiotów. A dzisiaj organizacja służby zdrowia jest taka, że to właśnie na poziom lekarzy POZ-u, czyli tej podstawowej opieki zdrowotnej, została scedowana odpowiedzialność najpierw za rozpoznanie tej choroby, potem za udzielenie pomocy w postaci odpowiedniej diagnozy, odpowiedniej prewencji doboru środków i skierowania ewentualnie do dalszego leczenia w AOS-ie, ale też tak jak zaznaczyła koleżanka, zmiany stylu życia nie tylko osoby chorej, ale i całej rodziny, zwłaszcza jeżeli mówimy o dzieciach i młodzieży. One same nigdy nie potrafią, nie będą w stanie przestawić swoich nawyków, zmienić ich na te właściwe, na zdrowe żywienie, na korzystanie z ruchu, jakąś aktywność fizyczną, sportową. Więc to pokazuje, że... Trzeba przestawić całą organizację służby zdrowia na wielopłaszczyznowe działanie, a raczej współdziałanie wielu służb, które przyniosłyby ten pożądany, oczekiwany przez nas efekt. A Tutaj, tak jak mówię, organizacja szwankuje, odpowiedzialny jest POZ. Profilaktyki praktycznie nie ma, co pokazały wyniki kontroli, że nikłe procenty środków, które służba zdrowia miała do dyspozycji, zostały przeznaczane na działania profilaktyczne. I do tego jeszcze niedobór kadry i brak świadomości, chociażby u samych rodziców rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, brak odpowiedniej świadomości o chorobie, jej konsekwencjach i dalekosiężnych skutkach dla społeczeństwa powoduje, że stan, który opisaliśmy w naszej informacji o wynikach kontroli, no raczej optymistyczny nie jest. Właśnie chciałem spytać o, te, o ten optymizm i o te przewidywania na przyszłość, czyli w jaki sposób ta epidemia otyłości będzie się rozwijała, bo teraz poruszamy kwestię dzieci, osób małoletnich, które za kilkanaście lat tak naprawdę będą tymi dorosłymi. Państwo zwróciliście uwagę na to, że działania podejmowane przez poszczególnych ministrów zdrowia nie tylko nie wpłynęły na zmniejszenie liczby dzieci, chorujących na otyłość, ale również nie wpłynęły na tempo rozwoju tej epidemii. Czy dysponujemy jakimiś badaniami, przewidywaniami, które mogą nas wskazywać, że tak jak dzisiaj możemy mówić o tym, że problem z otyłością nad wogą ma co trzeci Polak, tak za 20 lat będzie to na przykład co drugi? Sam Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje na swoich stronach dane, według których, których szacuje, że w 2025 roku, a więc już za 3 lata niespełna, w Polsce będziemy mieć 26% dotyłych kobiet i ponad 30% dotyłych mężczyzn. W efekcie będziemy mieć spory procent, sporą liczbę osób w naszej populacji, które będą dotknięte chorobą otyłości. I konsekwencje no, też są przez NFZ podane. Będą takie, że Polacy... To są dane też podawane przez OECD, będą żyć relatywnie krócej, bo całe cztery lata krócej niż mogliby, gdyby uważali na swoją wagę, dietę, na swoją sprawność fizyczną. Będą też konsekwencje gospodarcze i społeczne, bo patrząc perspektywicznie z punktu widzenia gospodarki czy obciążeń społeczeństwa, chociażby kosztami socjalnymi, no to oprócz And absencji w pracy spowodowanej chorobami, nie powiedzieliśmy jeszcze tego, ale otyłości towarzyszy około 270 poważnych chorób, a więc zachorowalność osób otyłych dotkniętych tą chorobą na różne inne przypadłości jest znacznie większa niż zdrowej populacji. No to będziemy mieć absencję w pracy, będziemy mieć zmniejszoną efektywność pracy, będziemy w mieć więcej osób w szpitalach z powodu otyłości i chorób jej towarzyszących, a więc koszty leczenia będą obciążać znowu społeczeństwo. Co to może pociągnąć? No naturalnym krokiem kolejnym będzie zwiększenie składek zdrowotnych, czyli kolejne obciążenia dla społeczeństwa. Już dzisiaj OECD szacuje, że oko za około 30 lat choroby Spowodowane otyłością mogą zmniejszyć PKB Polski o ponad 4%. O ponad 4% to będzie ogromna strata dla naszego państwa i dla naszego społeczeństwa. Stąd, patrząc znowu perspektywicznie na to, jak ta plaga otyłości szerzy się wśród dzieci i młodzieży, które Lada dzień staną się osobami dorosłymi. Już dzisiaj musimy o tym głośno mówić, już dzisiaj musimy krzyczeć, aby skuteczną profilaktykę wprowadzać po to, aby uchronić nasze społeczeństwo, tych dzisiaj młodych, a już otyłych, przed skutkami ich własnej choroby, która ich dotyka. WHO wskazuje, że polskie dzieci od kilku lat są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie, a dane i badania prowadzone przez naukowców na całym świecie wskazują, że od 60 do 80% dzieci z nadwagą lub z otyłością jako dorośli będą osobami otyłymi, więc jeżeli co las szybciej tyjemy i co las więcej jest otyłych dzieci, to efektem będzie otyłe społeczeństwo osób dorosłych. A przejdźmy dalej do naszych wyników naszej kontroli. Jeżeli w narodowym programie zdrowia uznano otyłość za chorobę cywilizacyjną, a leczenie otyłości za jeden z priorytetów tego narodowego programu, no to powinniśmy spodziewać się realnych, konkretnych, mierzalnych i przede wszystkim skutecznych działań. Tymczasem mamy co, tak jak powiedzieliśmy, problemy organizacyjne, finansowe i kadrowe, a na wizytę u specjalisty, dzieciak dotknięty otyłością, musi czekać ponad rok. I wyliczyliśmy w kontroli konkretne województwa, gdzie rzeczywiście... Oczekiwanie na poradę specjalistyczną grubo przekracza rok, więc nie możemy mówić o skuteczności, skuteczności tych działań. Dalej, wyniki kontroli pokazują, kiedy przyjrzeliśmy się właśnie skuteczności, efektywności leczenia dzieci dotkniętych otyłością, tych, u których już na poziomie POZ-u otyłość stwierdzono, że zaledwie kilkanaście procent diagnozowanych, leczonych pacjentów poniżej 18 roku życia uzyskało redukcję masy ciała, a więc osiągnięto cel tego leczenia. To ten rok oczekiwania i ta nikła skuteczność no to, to pokazują, że są pewnie spore błędy i diagnostyczne, ewentualnie przestarzałe metody terapii, czy po prostu brak dostępu do leczenia z powodu niedostępności specjalistów, którzy mogliby tym dzieciom pomóc. Wspomniała Pani, że od kilku lat tempo rozwoju tej epidemii otyłości u polskich dzieci jest jedno z najwyższych w międzynarodowych rankingach. Chciałem spytać, gdzie był ten Rubikon? To znaczy, kiedy możemy mówić o tym, że um, ta epidemia, epidemia otyłości zaczęła się rozwijać? To znaczy, nie wiem, to wiązało się z wynalezieniem smartfonu, czy też y, jakby y, większym dostępem do internetu. Kiedy był ten moment, kiedy tak naprawdę zaczę, ten problem zaczął się rozwijać? Z danych, dostępnych danych wynika, że w latach 90. nadmierną masę ciała w Polsce nie miało nawet 10% polskich uczniów. W XXI wieku nastąpił szybki rozwój nadwagi i otyłości wśród dzieci i polskich dzieci i młodzieży. Jako powód jest wskazywana zmiana stylu życia Polaków. Żyjemy na wyższym poziomie, uprawiamy Uh, um, Mniej z Poltu Do szkoły dzieci dowożone są przez rodziców. W latach 80., -tych, 90. chodziliśmy do szkoły na piechotę, 2-3 kilometry. Teraz dzieci na piechotę praktycznie nie chodzą do szkoły. Mamy więcej pieniędzy na jedzenie niekoniecznie na lepsze jedzenie oraz mniej czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Zamiast wychodzić na podwórko dzieci i bawić się z rówieśnikami dzieci. I siedzą przed komputerem, przed y, y, telewizorem i y, y, po prostu mniej się ruszają. No właśnie, poruszyła Pani bardzo ciekawy wątek. Ja sam pamiętam, że y, jeszcze kilkanaście lat temu to, toczyło się dosłownie bitwy o boiska, obecnie oświecone pustkami. Y, czy wystarczy tylko zażywanie ruchu i przebywanie na świeżym powietrzu, aby uniknąć rozwoju tej epidemii. Czy wystarczy tylko uprawiać sport i czy jest jakieś drugie dno tego zmiany stylu życia? Niestety jest drugie dno otyłości dzieci i młodzieży. Rozmawiałam z lekarzami o przyczynach nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży. Lekarze wskazywali, że Dzieci są ofiarami niezdrowej miłości rodziców. Rodzice wynagradzają dzieciom swoje niepowodzenia życiowe, brak czasu, rozbitą rodzinę jedzeniem. Dziadkowie chcąc jakby pocieszyć dziecko, które zostaje pozostawione same sobie lub czuje, że coś w domu nie do końca gra. Te jego potrzeby po prostu zaspokajają jedzeniem, niekoniecznie zdrowym. Efektem tego wszystkiego jest po prostu wzrost masy ciała u, u dzieci i młodzieży. Jest to niestety bardzo przykre i niestety, ale... Na to nie ma żadnego lekarstwa i system opieki zdrowotnej nie pomoże. Niestety mamy teraz takie czasy. Ale załóżmy, że przyjdzie moment, w którym rodzice się ockną, zobaczą, że dziecko w sposób niezdrowy się rozwija, że jak na swój wiek ma nadmierną wagę, jest wręcz otyłe. No to zaczynają bić na alarm. Co mają robić? No, chcieliby pójść do lekarza. Tymczasem brakuje nam jak wspomnieliśmy specjalistów. Przywołujemy w naszej informacji konkretne dane. Pytaliśmy krajowych konsultantów w różnych dziedzinach związanych z leczeniem otyłości i oni biją na alarm, że już w 2019 roku liczba lekarzy rodzinnych powinna być wyższa o 60%, a lekarzy pediatrów metabolicznych nawet 300% większa niż mamy w tej chwili. I proszę spojrzeć, co robi minister odpowiedzialny za służbę zdrowia. No minister, co opisaliśmy też w kontroli, nawet nie opracował wskaźników, prawda, które określałyby tę minimalną, pożądaną liczbę specjalistów w poszczególnych branżach, kategoriach leczenia otyłości i w konsekwencji, nie wiedząc przecież, jaka byłaby potrzebna ta liczba, to nie podjął żadnych działań, żeby by zapewnić odpowiednią, właściwą liczbę tych lekarzy. Panie dyrektorze, a te nierzetelne statystyki, które wskazano w kontroli, do których Pan nawiązał, to Pana zdaniem, co jest przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy? Chęć zatuszowania pewnego niekorzystnego obrazu, czy też po prostu brak aktywności ze strony Ministerstwa Zdrowia ma jakieś drugie dno. Nie jestem zwolennikiem różnych teorii spiskowych, ale myślę, że niestety poza wpisaniem szczytnych i pięknych haseł w narodowym programie zdrowia, nie podjęto dalszych działań dla zrealizowania celów, które w tym programie zostały zapisane. Pokazaliśmy w naszej kontroli, że minister dysponował danymi z różnych źródeł pochodzącymi. Pierwsze z danych ze służby zdrowia, czyli z POZ-ów, AOS-ów w trybie tej miesięcznej sprawozdawczości. I te dane były diametralnie odmienne od danych, które przekazywały ministrowi grupy naukowców, którym zlecał opracowanie różnych analiz. I nie wywołało to żadnej refleksji, aby zastanowić się, dlaczego tak diametralnie odmienne te dane są i jaki jest prawdziwy stan rzeczy. I w konsekwencji, aby podjąć stosowne i skuteczne w efekcie kroki do walczenia z chorobą, którą jeszcze raz podkreślam. W Narodowym Programie Zdrowia uznano za poważny problem, a jej zwalczanie za jeden z priorytetów tego programu. Więc jeżeli coś się uznaje za priorytet, to należy być konsekwentnym w realizacji celów określonym w tym priorytecie. I myślę, że tutaj po prostu zabrakło wyobraźni i rzetelnej pracy po to, aby te różnice w posiadanych przez ministra informacjach wyjaśnić, zdiagnozować i podjąć stosowne kroki. A Państwa zdaniem, tak pomijając ustalenia trochę kontroli, co jest przyczyną tego, że problem otyłości i nadwagi jest lekceważony, nie jest traktowany na równi z nimi? To znaczy z jednej strony mamy określenie walki z tą epidemią jako priorytet, ale jednocześnie nadal postrzega się otyłość jako... Może nie bezpośrednie zagrożenie zdrowia czy życia, ale jako mm, potrzebę drugiej kategorii, skoro mówimy o tym, czy nie mamy odpowiednich lekarzy, nie mamy odpowiedniego systemu profilaktyki. Lak zabija, a otyłość zabija powoli. Yy, nikt nie myśli o tym, że otyłość yy jest chorobą, która, tak jak pan dyrektor powiedział, yy, wiąże się z powikłaniami zdrowotnymi cukrzycą typu drugiego i innymi. Yy, problemami np. kardiologicznymi. Dopóki jesteśmy otyli, to nie widzimy problemu. Jak zaczynają się problemy inne, to wtedy idziemy do lekarza leczyć tę inną chorobę. Jak ustaliliśmy podczas kontroli w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczy się przede wszystkim tę chorobę, z którą trafiamy, czyli z tym powikłaniem otyłości. A otyłość traktujemy jako dodatkowa, do, dodatkowy problem, nie jest otyłość traktowana jako podstawowa choroba, która wywołuje inne powikłania zdrowotne. Ja myślę, że brakuje po prostu konsekwencji w działaniu jeszcze dodatkowo. Jeszcze raz wrócę do tej myśli. Jest wpisany priorytet, jest wpisany cel i są wpisane bardzo pięknie brzmiące działania, które należy podjąć. Chociażby w narodowym programie zdrowia wpisano, że rodziny z dotknięte problemem otyłości ministerstwo zdrowia będzie wspierać przy współpracy z NFZ. -em. I miały powstać zespoły terapeutyczne, które by oferowały i zapewniły tę profesjonalną pomoc dietetyczną, pomoc psychologiczną czy Medyczną dla tych rodzin, w których występują osoby z otyłością. Kobiety w ciąży czy rodzice dzieci, które są w wieku do 5 lat miały mieć dostęp do porad żywieniowo-dietetycznych, ale... Żaden z kolejnych ministrów zdrowia w tym czasie nie wprowadził porady dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, nie podjął żadnych skutecznych działań, żeby te fajne, dobrze brzmiące zapisy z Narodowego Programu Zdrowia realnie wcielić w życie. Proszę spojrzeć na taki fakt, to też opisujemy w informacji o wynikach kontroli. Gro pytanych kierowników kontrolowanych POZ-ów że w proces leczenia otyłości powinien koniecznie być włączony dietetyk, a nawet i w niektórych przypadkach poważniejszych psycholog, prawda, aby zapewnić to fachowe doradztwo przy zmianie dotychczasowego złego trybu życia, tych złych nawyków żywieniowych, diety itd. I do dzisiaj nie zostały uregulowane na poziomie ustawy zasady dostępu do zawodu dietetyka mimo licznych obietnic w tym zakresie i postulatów nawet tego środowiska. Dzisiaj patrząc na realia możemy stwierdzić, że istnieje nawet niebezpieczeństwo, że bez wprowadzenia tych twardych, jednoznacznych uregulowań ustawowych ten zawód mogą wykonywać osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, co może przynieść w konsekwencji wręcz zagrożenie dla osób dotkniętych chorobą otyłości. Jak sobie wyobrażamy fajnie spędzony czas rodzica z dzieckiem? Na pewno nie wspólne gotowanie zupy jarzynowej, tylko wyjście do fast fooda, gdzie dziecko jeszcze dostanie zabawkę. To jest fajnie spędzony czas dla dziecka, dla rodzica, który nie musi budzić naczyń w domu, nie musi potem sprzątać i ma chwilę wolnego czasu, może sobie usiąść. Tak korzystamy teraz z naszego czasu. Czyli otyłość jest wygodna? Otyłość jest wygodna. W polskim systemie opieki zdrowotnej yy to lekarz poz jest odpowiedzialny zarówno za profilaktykę, jak i leczenie otyłości. Jak ustaliliśmy podczas kontroli, lekarze POZ nie mają czasu na profilaktykę, a także na leczenie otyłości, ale także, jak podkreślili, nie czują się kompetentni do udzielania porad dietetycznych. No niestety, ale porada dietetyczna na obecną chwilę nie jest ujęta w koszyku świadczeń gwarantowanych. Jednym z wniosków pokontrolnych jest wrzucenie do koszyka świadczeń gwarantowanych właśnie porady dietetycznej, opieki dietetyka. Chciałem zapytać, w jaki sposób zareagował minister zdrowia w odpowiedzi na taki właśnie wniosek pokontrolny? Minister Zdrowia w odpowiedzi na nasz raport, czyli na informację, nie przychylił się do naszego wniosku o refundację porady dietetycznej, wskazując, że obecnie funkcjonuje Centrum Dietetyczne Online i nie ma takiej potrzeby, żeby była refundowana polada dietetyczna. Jako rzecznik prasowy często dostaję pytanie, dlaczego najwyższej Izba Kontroli skupia się na tych negatywnych aspektach funkcjonowania państwa. Kontrola również wykazała, że tak naprawdę system profilaktyki i leczenia otyłości w Polsce nie funkcjonuje. Chciałem spytać pana dyrektora wieloletniego kontrolera z olbrzymim doświadczeniem w zakresie kontroli państwowej. Jakie wnioski pokontrolne sformułowaliśmy? Patrząc przez pryzmat ustaleń kontroli, ocen, które sformułowaliśmy w wyniku tych ustaleń do wszystkich kontrolowanych podmiotów, w tym, a może przede wszystkim do ministra zdrowia, stwierdziliśmy, że istnieje konieczność Zapewnienia przez system opieki zdrowotnej skutecznego dostępu potrzebujących dzieci do profilaktyki, diagnostyki i leczenia, które doprowadziłyby do tego, że cały proces funkcjonowania systemu służby zdrowia będzie realniej rzeczywiście od pierwszego kontaktu tym potrzebującym dzieciom pomagał. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych przez nas kontroli, skierowaliśmy do kontrolowanych podmiotów, w szczególności do ministra zdrowia, który odpowiada przecież za prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia, cały szereg wniosków związanych z prowadzeniem planu działań profilaktyki, diagnostyki i leczenia dzieci z otyłością, i nadwagą zapewnienia odpowiednich zasobów, czyli kadr, odpowiednich finansów, właściwego zorganizowania, czy raczej przereorganizowania służby zdrowia w celu zapewnienia tej profilaktyki i leczenia otyłości i nadwagi. To były bardzo ważne ustalenia, jeśli chodzi o kwestie otyłości, o sposobie radzenia sobie z tym problemem, o tym, jak funkcjonuje nasze państwo w zakresie walki z tą pełzającą epidemią. Bardzo dziękuję państwu za zaangażowanie i przeprowadzenie tej niezwykle cennej kontroli. Zwracam się teraz do państwa nas słuchających, abyście państwo właśnie komentowali, przekazywali, dzielili się informacjami, które mogliście dzisiaj e, usłyszeć. E, bardzo dziękuję moim gościom. Ja tylko przypomnę, że e, miałem przyjemność rozmawiać z panią Magdaleną Gierlak, specjalistą kontroli państwowej i koordynator kontroli z Delegatury NIK w Rzeszowie. Dziękuję. Oraz dyrektorowi e, Wiesławowi Motyce z Delegatury NIK w Rzeszowie. Również dziękuję za przeprowadzoną analizę oraz rozmowę. Bardzo dziękujemy za umożliwienie przedstawienia wyników prowadzonej przez nas kontroli. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.